Cześć kochani, to was na moim kanale dzisiaj przychodzę do was z filmem Którym będziemy sprzątać, układać w szafie Jakby ja bardzo często ogólnie na vlogmasach, gdzie Będziemy ubrania i w ogóle Ale teraz ja może, ja może was wezmę, pokażę wam mam szafę Wiedziałam, że ja lubię takie filmy oglądać, więc taki film też nagram ja nie wiem, jak ja to zrobię, ja naprawdę nie wiem, ale spróbujemy jakoś, spróbujemy. wydaje mi się, że najpierw wywalę wszystko. Ja też nie wiem, co tutaj robi. w że tego będzie aż tak dużo Tutaj jest to wszystko? Wy tego nie widzicie, aż jakby Ile tego jest, ale tego jest Dużo No, okay. się Ok, guys, więc ja mam teraz, yy, znaczy prawie wszystko skończyłam. Yy, Marcia ogólnie mi później pomaga jeszcze. Znaczy, podawała mi, więc ja pomaganie, takie, że wiecie. Yy, ale mogę wam to pokazać. została tam dosłowniki, każdy, że wiecie, ja już, już sama posłużyła. Ogólnie chcę powiedzieć, że ja mam naprawdę bardzo dużo rzeczy w praniu Do lewej strony, czy ja mam tutaj jakieś przybliżenie włączone? Nie. Dobra, nieważne. Yy, mam tutaj szafę. Pierwszą, więc ogólnie mnie zawsze ciekawiło, jak ktoś poukładał, więc ja też wam pokażę. E, tak, tutaj będą sweterki, no w praniu. Tutaj są e, to jakieś e, koszulki na ramionczka i wiecie, jakieś takie rzeczy. Mm, tutaj mamy na długi rękaw rzeczy, koszulki. E, tutaj są białe, proszę. Tutaj mamy kolorowe. Nie jest tego jakoś dużo, ale mówię dużo rzeczy jest po prostu w praniu, tutaj są gdzie czarne koszulki, później tutaj mamy półkę z bluzami i tutaj też będą bluzy prawdopodobnie, bo tutaj się raczej nie zmieszczą wszystkie, A, więc tutaj będą bluzy zapinane, jeszcze mam dwie, więc tutaj jeszcze one będą, tutaj bluzy jakby z kapturem, tutaj też jeszcze będzie kilka. I jeszcze będą buzy jakby bez kaptura. No i tutaj jeszcze też będą jakieś pewnie buzy, bo tutaj się nie zmieszczą, tak jak mówiłam. No więc tak, tutaj jeszcze kurtki muszę powiesić. Mam taki cardigan, to jest jakiś oli. Koszulę, koszulę, koszulę, koszulę, koszulę. Kurtki, kurtki, kurtki, kurtki, kurtki. I oli jakieś tam do szkoły. A na dole. Może wam pokażę to. <grym> bałagan, duży bałagan ogólnie to jest jakieś oli yy, to, było na choin, to, to było, wiecie, z tego była choinka yy, yy, yy. ja też nie wiem jakim są, dobra, idź, idźmy dalej zamykamy to kolejną szafę ostrość, dzień dobry i są Marysi rzeczy Marysi tu są yy, spodenki jakieś, no większość jest takich, wiecie, to spania, czy coś yy, kolejne rzeczy a tutaj są spodnie, więc tutaj, znaczy spodnie, tutaj są ogólnie doły, A tutaj w większości. A tutaj mam jakieś sukienki, spódniczki rzeczy, w których ogólnie ja nie chodzę. I okay, trochę prześwietra, ale musicie mi to wybaczyć. Tutaj są jakieś też ich jest mało, ale po prostu są w praniu. I tutaj są dresy i jakieś takie dzwony. Najmniej tutaj mamy jeansy. Nie grałam pożegnania, więc oczywiście ja teraz dogrywam. To by było wszystko w tym filmie. Życzę wam miłego dnia lub nocy lub popołudnia czy coś. Nie zapomnijcie jeszcze o aperce w górę, subskrypcji naszego kanału i jakimś fajnym, pozytywnym komentarzu. No i napiszcie czy was to w ogóle zmotywowało do sprzątania, czy wy też właśnie zabieracie się za sprzątanie waszej szafy. No i co? Love you guys and bye bye!